Cześć. przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które do mnie piszą, umieszczają komentarze, dają mi różne rady, dzięki, to strasznie miłe z waszej strony, no i większość z tych rad jest bardzo dobra, także w ogóle super. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w moim programie. Nie no, nie róbmy sobie jaj. Cześć. Jedną rzecz Wam powiem. Eee, zadzwonił do mnie dzisiaj XCOM. Zadzwonił do mnie jakiś menedżer i przeprosił za tą sytuację, co miała miejsce miesiąc temu. Nawet mówił mi, że widział ten film i w ogóle, i że bardzo przepraszają, że to tak nie powinno być i czy dalej będę kupował w xcom no więc powiedziałem, że nie. Sorry! No i wiecie, co mi zaoferowali w tym Xcomie? Że jeżeli bym chciał dalej u nich kupować, to oni mi dadzą jakieś rabaty i tak dalej. No i ja się tak zastanawiam, co im powiedzieć, no bo to jest dobra wola i to jest dobrze, że ten gościu do mnie zadzwonił. To jest natomiast bardzo źle, że zadzwonił miesiąc później, bo powinien był zadzwonić następnego dnia i to jest bardzo źle, bo generalnie rzecz biorąc ktoś tam napisał ten skrypt obsługi klienta i on był źle napisany. Powiedziałem mu, że ja nie chcę żadnych rabatów, że ja tak czy siak już u nich nie będę raczej kupował, bo mi zależało na tym, żeby ten dysk dostać szybko, ja go dostałem za późno. Jeżeli chcą naprawdę coś zrobić, jeżeli naprawdę chcą coś zmienić, no to niech zmienią ten skrypt obsługi klienta, niech następny klient, który będzie chciał coś u nich kupić, po prostu nie ma takiej drogi przez mękę. No i obiecali, że może to zmienią, no zobaczymy jakbyście mieli okazję coś tam w i kupować co wam odradzam, nie wolno, ale jeżeli jednak to zrobicie, to... no to dajcie znać, czy jest lepiej. A teraz przejdźmy do głównej części tego odcinka. Chciałem wam opowiedzieć o takiej jednej rzeczy, która mnie strasznie denerwuje, czyli o nieprzemyślanej komunikacji firmy z klientem. Zwróćcie uwagę na to, że dość dużo firm takich, które wysyła wam jakieś e-maile, robi to czasami w sposób bardzo nieprzemyślany. Na przykład, macie sobie jakąś usługę, przyjmijmy, że jest to na przykład usługa hostingowa. I ten hosting was regularnie co jakiś czas tam kosztuje x pieniędzy. Możecie mieć fakturę co miesiąc, możecie mieć fakturę co pół roku albo tam co, co rok, no nie ma to znaczenia. I co miesiąc dostajecie fakturę od swojego usługodawcy i ten usługodawca pisze Wam takiego maila. Drogi szanowny kliencie, bardzo dziękujemy, że jesteś naszym klientem, kochamy Cię, super, że generalnie nam płacisz i w ogóle nam ufasz. Tu jest faktura. Kliknij se tu, żeby ją ściągnąć. Dlaczego oni nie załączą tej faktury do maila? To dlaczego ja mam się gdzieś tam logować do ich systemu, do jakiegoś ich panelu, tylko po to, żeby oni mi wygenerowali PDF-a, którego ja sobie zrobię save as i zapiszę na dysku, a mogliby po prostu załączyć tą fakturę do maila? I koniec. To samo robią banki. Banki trzymają korespondencję w jakichś wewnętrznych takich... Bańkach w ich systemach bankowości, te, te cząstki tam obsługujące te wiadomości, to jest jakiś dramat. No, tam po prostu nie działa nic. Tam masz najbardziej podstawowe funkcje. Tam czasami nawet nie można załączyć screena do korespondencji. Nie wyślą wyciągu na maila, tylko właśnie do bankowości internetowej i, i sobie ściągam. No nie, no, to jest strata czasu. Także drogie firmy, jeżeli wysyłacie jakieś dokumenty klientom, wyślijcie na maila. Każdy normalny człowiek ma tego maila zabezpieczonego takim hasłem i jeszcze pewnie godem jednorazowym wysłanym na SMS-a. I to wystarczy, to jest pewna sprawa, taki mail. To nie musi być u Was w panelu. Drugi temat, o którym też dzisiaj chciałem z wami porozmawiać, też dotyczy komunikacji. I chodzi o coś takiego, że na przykład siedzicie w restauracji jecie smaczny obiad i po dwóch kęsach tego smacznego obiadu podchodzi do was kelner i mówi Przepraszam bardzo, czy wszystko w porządku? Czy wam smakuje? I to jest pierwszy przykład. A drugi przykład to jest osoba, która do was dzwoni. Drink! Wyciągacie komórkę, mówicie Halo, dzień dobry! A osoba po drugiej stronie mówi Cześć Jerzy! Słuchaj, możesz rozmawiać? No to ja zawsze mówię, jakbym nie mógł rozmawiać, to bym nie odebrał telefonu. I do ciebie bym potem oddzwonił. No i z tym kelnerem jest podobnie. Kelner to powinien gdzieś tam stać w rogu sali i kątem oka patrzeć, czy nam się woda nie kończy, albo czy nie wykrzywia nam twarzy po zjedzeniu tego, co nam podał. Co by świadczyło o tym, że nam nie smakuje, co nie? Natomiast człowiek, który jada w restauracji, zapewne jeżeli trafi na jedzenie, które będzie niesmaczne, to zawoła sam kelnera i powie, słuchaj, kelner, jest problem. To jest niedobre, daj mi coś dobrego, bo przecież ja za to zapłacę. Więc to wcale nie jest dobra obsługa klienta, jak się człowiekowi narzuca. Jak ja jestem na spotkaniu biznesowym, albo sobie gadam o czym tam sobie chcę gadać z moim bratem, a kelner podchodzi i się pyta panowie, czy wszystko w porządku, no to odpowiadamy tak, bo jakby było słabo, to byśmy już pana wezwali, byśmy mówili, że jest słabo. No tak, no. Życzę wam z całego serca bardzo przemyślanej komunikacji i wszystkiego dobrego. Na razie. Patrzcie jaka mgła. No to czas do domu.